Krawędzią dnia Na przekór własnym pragnieniom Idę sam, by znaleźć ślad Bez celów przyczyn od tak Z rąk wypada Kończy ostatni lot Nasz bilet do nieba Teraz tylko cichy szept Tak, nie, kobieto, przecież wiesz ty wiesz, co naprawdę umyślę, Ty wiesz, gdy czujesz jak ja. Twój lęk pod powieką zgaśnie zły dzień, zniknie, schowa się gdzieś, a strach pomieszany z czynem, nie liczy się nic. Ty wiesz, ja to wołam, krzyczę, Ty gdzieś obok mnie. Zapalsz ciszę. Krawędzią dnia, Na przekór zwykłym pragnieniom, Idę tak, by znaleźć ślad. Otwartych, nagich walk Z rąk wypada Kończy samotny lot Nasz bilet do nieba Chyba nie wyjadę stąd Tak, chcę, zostanę dobrze, wiesz Ty wiesz, co naprawdę myślę Ty wiesz, gdy czujesz jak ja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 Thanks. <laughs>